Bo prawo. Prawo, lewo, lewo. No co, kurwa, spokojnie, brek, kurwa! Kulturka, tak? Kulturka. A no, wiesz, szanujemy mu, mało nas no jest. Tak. Nie bijemy się, tak, panowie? A, A tak, tak, ja nie biję, ja nie biję. O, ja sorry, byjmy, ty, sorry, nic, nic, Kurwa. Nie bijmy się, chłopaki, nie bijmy się. Nie, nie biję. No, Dobra, Dobra, tak? ty wypierdalasz. O czym wypierdalasz? Co ty, kurwa? O, saluwa. Jest! Słuchajcie, to jest to. Privacy to są kasus belgii, zakładam. O, jest z zaraz. No, mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój. no ale to runda się zaraz zaczyna. No, bo... no i kapera. Ma <śmany> trzy papierka i życie, tylko mówimy. Trzy, cztery, ry, papier. Kuci złupę. <śmany> dobra. No, dobra, trzy, cztery, ry, kamień.